Czasami piszecie do mnie maile w stylu Robert, kolejny mój związek rozpadł się. Czy jest ze mną coś nie tak? Żeby dokładnie odpowiedzieć na takie pytanie, trzeba podejść do sprawy bardzo indywidualnie. Ale na tym nagraniu przedstawię Ci cztery najczęstsze powody, dla których mogło tak się stać. 1. Próbowałeś za bardzo. Tak mocno chcesz być w związku i tak bardzo potrzebujesz bliskości, że za każdym razem okazujesz więcej zainteresowania niż twój partner. Przez to łamiesz równowagę uczuć i w końcu dochodzi do zerwania. Jak sobie z tym radzić? Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, że ta osoba nie jest ci potrzebna do szczęścia. Że możesz czuć się dobrze także wtedy, kiedy jesteś sam. Nie brakuje ci żadnej drugiej połówki, bo sam jesteś kompletny. Kiedy przestaniesz próbować zatrzymać kogoś na siłę i będziesz pewny własnej wartości, dużo łatwiej będzie Ci zbudować silny związek. 2. Jesteś za bardzo zaborczy. Zbyt mocno próbujesz kontrolować swojego partnera. Zbyt często i zbyt mocno okazujesz zazdrość. Zbyt dużo narzekasz i często masz o coś pretensje. Jeżeli ten opis dotyczy Ciebie, to wiedz, że nie ma znaczenia, co robi twój partner. Jeżeli słusznie jesteś zazdrosny, bo on poświęca innej atrakcyjnej osobie za dużo czasu, a potem jeszcze z tego powodu chodzisz obrażony, to tym mocniej będziesz łamał równowagę uczuć i jeszcze mocniej odpychał od siebie swoją kobietę czy swojego mężczyznę. Jeżeli twój partner dużo rzadziej chce się spotykać z tobą niż ty z nim, a ty masz o to pretensje, to nie sprawisz, że on nabierze ochoty na kolejne spotkania. Możesz kogoś zmusić, żeby robił to, co tobie się podoba, ale nie zmusisz nikogo, żeby sam chciał to robić. Taką postawą budujesz tylko opór i kolejny raz łamiesz równowagę uczuć. Dlatego warto być świadomym, że te wszystkie negatywne zachowania są dużym błędem i trzeba ich mocno unikać. 3. Za bardzo się różniliście Niekoniecznie musiała to być twoja wina, bo jeżeli wasze wartości życiowe były inne, wasze przyzwyczajenia i styl życia za bardzo się różniły, to w końcu co najmniej jedna strona mogła tego nie wytrzymać. Niestety nie wszyscy do siebie pasujemy i jeżeli od początku widać, że dużo was dzieli, to rozstanie może być najlepszym wyjściem, nawet jeżeli na początku nie jest łatwo. 4. Umarła między wami przyjacielska więź już nie rozmawialiście tak często i tak szczerze jak kiedyś. Żyliście obok siebie, a nie ze sobą. Przestaliście się dzielić swoimi głębszymi przemyśleniami. Mieliście przed sobą coraz więcej tajemnic. To, co tak często nazywane jest monotonią w związku, to nic innego jak właśnie oddalenie się od siebie w ten sposób. Wspólne wyjazdy i robienie nowych rzeczy pozytywnie wpływają na relacje właśnie dlatego, że wtedy macie czas tylko dla siebie, co odbudowuje bliskość między Wami. Oczywiście te wszystkie powody mogą się ze sobą łączyć. Najważniejsze to jednak być świadomym tego, gdzie popełniło się błąd, wyciągnąć z tego wnioski i więcej nie wracać do tego w przyszłości. Jeżeli natomiast zastanawiasz się, czy przypadkiem nie warto spróbować odzyskać Twoją byłą kobietę albo byłego mężczyznę, to zachęcam Cię do rozwiązania w 100% darmowego testu który pokaże Ci, jakie masz na to mniej więcej procentowo szanse i czy w ogóle warto się starać. Żeby to zrobić, kliknij tutaj i wejdź na stronę jakzdobywać.pl. Jak zwykle zachęcam Cię też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. A na teraz to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert March.